Cześć, witam wszystkich serdecznie, dzisiejszym tematem filmiku będzie Licho. Licho jest to zły demon powodujący nieszczęście, zły los, choroby, no i co najważniejsze uprzykrzał życie dawnych Słowian. Mało kto miał przyjemność zobaczyć Licho, lecz jego złośliwe postępki mogły dotknąć każdego, dlatego też strach przed nim był wielki. Świadkowie opisują licho jako małe, kudłate, uciążliwe, złośliwe stworzenie, które zamieszkiwało w puszczach, polach czy lasach dawnej Słowiańszczyzny. Nigdzie nie potrafiło zagrzać sobie miejsca na dłużej, ale za to zawsze było skore do psot i figli. Dosypywanie popiołu do mąki, tłuczenie talerzy, obluzowanie ostrza od siekiery, wyszczerbiona drabina, Plątanie koniom grzyw, brak narzędzi, czy ukrywanie przedmiotów użytku domowego. To było coś, czym zajmowało się licho na co dzień. Te bardzo drobne, zdawać by się mogło, psoty musiały być dla naszych przodków bardzo uciążliwe, skoro do dziś słyszymy powiedzenia, niech to licho porwie, licho wie, licho go nosi, licho będzie, a niech to licho, licho nam się wiedzie. Myślę, że w każdym z waszych domów, drodzy słuchacze, padło jedno z tych powiedzeń. To jest jedna wersja licha, ta mniej groźna, a przejdziemy teraz do drugiej i raczej bardziej znanej, nawet z wyglądu, no i dużo groźniejszej. Tak jak już wcześniej wspominałam, licho bardzo rzadko ukazywało się ludziom. Jeżeli już się ukazywało, to w tym przypadku pod postacią szpetnej, jednookiej, wychudzonej staruszki było o tyle groźniejsze, że jej zdolności niszczenia szczęścia i dobra były znacznie bardziej rozwinięte. Podczas swojej wędrówki i poszukiwania miejsc, gdzie ludziom dobrze się wiedzie, ta demoniczna staruszka z czystej złośliwości zsyłała na ludzi choroby, a w gospodarstwach powodowała pomór bydła i nie tylko. W tym przypadku licho obwiniano również o pękające szczeble w drabinie, pożary, Zgniłe owoce i warzywa, mimo swojej koczowniczej natury, często zdarzało się, że updobała sobie jedno miejsce i pozostawała w nim na dłużej szerząc nieszczęście. Szeptała swoim ofiarom w dzień i w noc kłamstwa, doprowadzające do szaleństwa i wrażenia, że człowiek rozważa swoje myśli, w rzeczywistości słuchając zgubnych podszeptów licha. Tutaj można zauważyć podobieństwo do biesa lub czarta, ponieważ te demony również lubowały się w mąceniu w ludzkich myślach. Licho nigdy nie śpi i w przeciwieństwie do innych słowiańskich demonów, licha nie dało się w żaden sposób przekupić i zmusić do odejścia. Zostawało przy swoim żywycielu, aż kompletnie nie pozbawiło go szczęścia, bądź nie uznało, że już nic więcej nie zdziała. Tylko w wypadku, jeśli ofiara utrzymywała swoje życie w należytym porządku i nie poddawała się namowom licha na czynienie zła, co mogło trwać kilka tygodni bądź nawet lat. Demon ten bardzo dobrze wiedział, że nie da się złamać ludzkiej woli trwania przy swojej ideologii. Tak jak wcześniej wspominałam w naszym języku, postać ta pozostawiła po sobie ślad pod postacią wyrażeń, takich jak licho nie śpi, pal licho, licho wzięło, gdzieś go licho niesie, do licha, licho wie. Lichimy również określano rzeczy małe, będące w złym stanie lub zwyczajnie nędzne. Na pewno spotkaliście się również z powiedzeniem, że ktoś licho wygląda. Dodatkowo legendy głoszą, że na terenie wsi Licheń Stary nad jeziorem Licheńskim w czasach przedchrześcijańskim znajdowała się świątynia Kuczci Licha, gdzie aktualnie odbywają się pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Boleściwej. Cóż za ironia. I to już będzie na tyle. Niestety nie udało mi się znaleźć więcej rzetelnych informacji na temat Licha, ale jeżeli podobał Ci się filmik zostaw łapkę w górę, subika na kanale, no i oczywiście jakiś komentarz, jeżeli masz jeszcze jakieś informacje na temat licha. A ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!